Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj odpowiem Ci na dwa pytania związane ze skierowaniem od starostwa lub z policji na badania lekarskie i psychotechniczne badania lekarskie oczywiście do WOMP psychotechniczne do pracowni psychologii transportu I pierwsza, pierwsze pytanie jest to, jak długo ważne jest takie skierowanie a drugie pytanie jest takie czy jak już to skierowanie zostawiłem w danej pracowni, szczególnie pracowni WOMP, pracowni psychologicznej to czy mogę bez skierowania iść do innej pracowni i się przebadać. Jeżeli chcesz odpowiedzi na pierwsze pytanie to zaraz odpowiem, natomiast na drugie musisz poczekać do drugiej części filmu. Hej, mam ważne pytanie, dostałem skierowanie na badania lekarskie i psychotechniczne na początku lutego Badania psychotechniczne zrobiłem prywatnie już 16 marca, natomiast na lekarskie chcę się jutro, to jest 23 marca, zarejestrować na połowę kwietnia, najlepiej na 13. No widzę, że mój widz tutaj się nie obawia pechowego 13, ale wprawdzie to chyba poniedziałek. Ponieważ nie mam teraz pieniędzy na zrobienie tych badań i nie wiem Teraz, czy mogę iść z tym starym skierowaniem, czy nie doczepią się w womp że skierowanie jest troszeczkę za stare No chyba, że mogę iść po nowe do starostwa, które to wydało. Proszę o szybką odpowiedź. Aby była sprawa jasna, kiedyś wydawała, wydawała skierowanie policja, teraz starostwo I wąpy honorują naprawdę stare skierowania, nawet jeżeli masz sprzed paru lat tego, i z tego skierowania nie dałeś gdzieś do innej yy, pracowni, do innego womp to ciągle to skierowanie jest ważne i poradziłem mojemu widzowi, aby po prostu jak najszybciej zadzwonił do, do swojego womp yy, zarejestrował się na najbliższy termin, bo zwlekanie tutaj nie ma sensu No i co się okazało, widz chciał na 13 yy, 13 kwietnia a najbliższy możliwy termin WOMP mu dał 23 kwietnia, prawda? I możesz zapytać, dlaczego jest to tolerowane, że pomimo, że termin ustawowy zgłoszenia się na badania jest jeden miesiąc, że tak powiem, WOMPy tolerują stare skierowanie. Ale, ale powód jest banalny, prawda? Po prostu nie przerabiają ilości ludzi skierowanych na badania po alkoholu nie przerabiają tych badań lekarskich no tutaj akurat nie widz miał szczęście, że będzie czekał tylko miesiąc od daty rejestracji natomiast w innych womp troszeczkę to trwa dłużej Także zapamiętaj, nawet stare kilkuletnie skierowanie byle by było jest przez womp -y i przez pracownie psychologiczne w praktyce honorowane I pytanie drugie yy, yy, Witam, zabrano mi prawo jazdy za yy, jazdę pod wpływem na 6 miesięcy Byłem także na badaniach lekarskich w Wąpie, w Kielcach Wszystkie badania przeszedłem pozytywnie oprócz no, takiego krzyża z numerami po prostu nie wyrobiłem się w czasie no, oraz urządzenia z pedałami i klaksonem No to chyba chodzi o, o, o miernik czasu reakcji, ale nie jestem pewien Niby za wolno reagowałem na klakson natomiast prawda jest taka, że złapał mnie skurcz Dwa te pedały są pod złym kątem, Pani doktor kazała mi się zgłosić na poprawę tych dwóch testów. Ja mieszkam i pracuję za granicą i jest to dla mnie wielki problem. Pytanie zasadnicze, gdzie mogę zrobić test psychologiczny bez skierowania? Podkreślam jeszcze raz, bez skierowania, bo tamto skierowanie jest wąb. Potrzebuję jak najszybciej, koszty nie grają roli, bez prawa jazdy nie, mam, nie mogę pracować. Dziękuję i prosiłbym o pomoc. I muszę tutaj zasmudzić mojego widza. Nie ma takiej opcji, aby jak już ktoś poszedł do jednej pracowni, do jednego womp zostawił tam skierowanie, dano mu jakąś tam szansę na poprawę badania tam, pod jakim by to nie było pretekstem, być może ten skurcz rzeczywiście go tam chwycił, czy tam chciano rozszerzyć zakres badań. Nie ma takiej opcji, żeby pójść bez skierowania na badania po alkoholu gdzieś indziej, prawda? Czyli smutna sprawa, ale czy się pracuje za granicą, czy, czy nie za granicą, trzeba jeszcze się raz do tegoż wąpu pofatygować i badania zrobić. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś innego ciekawego do dodania na temat badań ze skierowania po alkoholu, prawda? Napisz to albo tutaj, jeżeli oglądasz na żywo to w czacie, po mojej lewej, po twojej prawej stronie Jeżeli masz jakiś inny komentarz do dodania, zrób to tutaj poniżej tego filmu, jak już nie oglądasz na żywo No niestety, zapamiętaj jeszcze raz, bez skierowania ostatnie takie, powiedzmy, moja uwaga Po co jest to skierowanie zabierane, prawda? W womp czy w pracowni psychologii transportu, a no po to, że w przypadku wyniku negatywnego, żebyś jeszcze raz nie poszedł na to samo skierowanie do innej pracowni, no, zakładam, że mógłbyś uzyskać wynik pozytywny. I wtedy są dwa nagle konfliktowe wyniki badań, prawda? No, czyli, czyli przykładowo Jeden negatywny, z, jeden negatywny z pracowni psychologicznej WOMP drugi pozytywny z tam jakiejś innej prywatnej no i wtedy po prostu Urząd Komunikacji, Wydział Komunikacji i tak się, że tak powiem od tego odwołuje prawda także jeszcze raz na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i pamiętaj, skierowanie jest podstawą Twoich badań po alkoholu i to za, zarówno dotyczy psychotestów, jak i badań lekarskich.